Cześć, witajcie w kolejnym odcinku E21, tego śmiesznego egzaminu. Ja tutaj trochę musiałem pokombinować odnośnie tego, jak rozwiązać pewne sytuacje, ale niż rozpoczniemy tutaj nasze programowanie, chciałbym Was zapytać, znaczy ponowić w sumie pytanie z poprzedniego odcinka, czyli co sądzicie o inicjatywie stworzenia tutaj tu, takich tutoriali odnośnie właśnie praktycznych egzaminów ale takich co musielibyśmy nie wiem ewentualnie E03 zrobić czy jakieś elementy podłączyć coś zaprogramować, coś zaprogramować fizycznie. Czy bylibyście w stanie po prostu pomóc mi tutaj w zbiórce akurat na, na portalu tak myślę przynajmniej zrzutka.pl aby taką inicjatywę tutaj przerobić czyli aby stworzyć takie odcinki po prostu bo nie ukrywam no. Ja tutaj daję siebie to co mogę Pytanie jest teraz takie, czy, znaczy, no mnie nie stać na to, żeby wam bardziej pomagać. No i pytanie, czy wy chcecie oczywiście, yy, czy taka inicjatywa była, była, była ok? Jak tak, to dajcie mi znać w komentarzach i po prostu będziemy dyskutować na ten temat. Ok, to teraz przejdźmy do tego, po co tu naprawdę jesteście, czyli po egzamin. O. No. Po analizie tego tu stwierdzam, że on jest yy, typowy, aby nie zdać egzaminu i typowo trudnie, trudny jest tutaj. Argumenty są straszne. Wszystko jest strasznie zrobione. Yy, jeśli ktoś nie zna programowania, nie zrobi tego. Yy. Bardzo śmieszne są te wejścia. Wszędzie jest i00 yy, chociażby strasznie mylące. No, można się naprawdę często pomylić. Ja sobie wszystkie wyjścia tutaj teraz powyciągam, ponazywam je po kolei, bo to jest bez sensu, abyśmy cokolwiek robili, jak tu jest totalny chaos w grafcecie. No on jest możliwy... No, nie rozumiem kwestii tego, czemu ludzie nie robią tak, że jest wejście 1. tylko jest 00. Znaczy ja wiem, dobra, bo ciężko na PLC napisać potem liczbę 10. Tylko irytuje mnie fakt pewnych rzeczy jak na przykład programujemy nie ma takiego jak 0 jest 1 idziemy w górę a na PLC albo na takich syfiatych tutaj algorytmach musi zawsze być tak coś jak I00. No ale to była moja taka dygresja odnośnie tego co mi się tutaj nie podoba. No ale teraz. Wszystko muszę ponazywać i do tych moich nazw będę Robił potem projekt albo inaczej będziemy pisać program tak, żeście chcieli, żebym nie pokazywał o gotowca i opisywał, tylko żebym się trochę pomęczył przy Was, więc ten odcinek może być długi, Zabierzcie weźcie jakąś herbatę i szykujcie się na kilka minut z, ze mną i z moim niekonwencjonalnym myśleniem. Okej. Okay. Mm. Z tego co wiem, to to jest tak, to jest nasze I00, to jest I02 i to jest tranzycja numer 1, która nam uruchamia Q0, czyli nasze Q1, w tym wypadku naszą ceweczkę. Sobie też to podpiszemy od razu, żeby nie było żadnych wątpliwości, że to jest Y1. No i teraz dość śmieszna sytuacja. Licznik zlicza nam wysunięte tutaj komponenty, czyli akurat to będzie, nasze, to będzie nasz czujnik drugi. No i on tutaj liczy, gdzie to jest? Tu jest. I podaje do naszego licznika. Mamy moduł zliczający. No i on tu jest, że ma wartość 3, no i że włączymy go od 3. A resetować go będziemy za pomocą tutaj I0. Mhm. Znaczy I0. i 0, 1, no i 0. I za 2, ale na brejku. Tak, na break'u. OK. S2. Dobra, mamy S2, yy, mamy resetowanie, mamy zliczanie, no i wykonujemy tak tutaj trzy cykle, bo widzimy musimy mieć I02 wciśnięte, yy, I02 nie wciśnięte. Znaczy musi działać. No. Czy jest warunek zgodny, bo jest normal close. Sygnał zostaje podany. Potem jest I03. No i jest nasze Q. Znaczy nasze C1. No i siłownik jeździ tam jest powrotem. 3 razy. Po trzech razach możemy zrobić, że. Takie zabezpieczenie w sumie, żeby się nie włączył. Dodamy breaka. Damy jako C0. OK. Odpalimy układ. I robimy tak. Włączamy układ. Wyjeżdża, zjeżdża w dół. Wyjeżdża, zjeżdża w dół. Wyjeżdża, wyjeżdża w dół, yy, więc tutaj trzy razy wyjechał i trzy razy nam nasz czujnik, O, widać, dobra, pod tem yy, do złego akurat tutaj podłączyłem inputu. Dobra i teraz nasz czujnik trzy razy, aha, resetuje nam tutaj cały czas. Zapomniałem, że y, sygnał jest cały czas podawany na I2, przepraszam, bo to nie działało, no, było dobrze podłączone, tylko moja wina była, że nie włączyłem I2, OK, I2 jest włączone, y, cały czas sygnał podaje, OK, tutaj trzy razy zliczamy, przestaje nam działać Q1 i możemy wyjść w sumie do akcji numer 3. Czyli po już mamy zarezerwowane za czy znaczy, mamy już to wszystko załatwione. Yy, tutaj akurat jest, że ma nam zadziałać widzimy C1. I yy, 0.3 nie ma działać. Możemy stworzyć taki krok to nie jest problem. Yy, tutaj potrzebujemy to. B1 eee, Tu jest B2 B2 jest na break'u To tak nie powinienem robić Switch OK B2 No i tutaj nasze C0. OK. No i taki argument stworzyliśmy i on włącza nam nasze Q1 jeszcze raz. Chyba tu jest Q1, tu jest Q1. OK. Aha, bo to jest naświetlanie. Dobra. Czyli tutaj trzy razy jest naświetlany obiekt. Jak tutaj ostatni raz nam obiekt się włączy. Nie, co jest nasze Q? Q1. A, transport. Ok, tak, faktycznie, jeszcze transportu nie zrobiliśmy. Yy, tutaj akurat można to pominąć yy, i zrobić tak, transport podłączyć bezpośrednio pod yy, naszego B2, bo nasze B2 konkretnie steruje tutaj naszym transportem, więc tutaj problemu nie ma. Znajmniej się tak zdaje, że problemu nie powinno być. Yy, no i tutaj znowu yy, powinniśmy yy, sterować naszym M2, no ok, tu już widzę będzie problem, ponieważ yy, musimy to podpiąć pod marker, yy, bo jakbyśmy tego nie podpięli pod marker to nam, w sumie ja pokażę Wam co by się stało gdybyśmy tego nie podpięli pod marker, to jest dobry przykład. Yy, podłączamy tu, podłączamy tu, no bo pierwsze nie możemy już podłączyć, yy, jest za dużo tutaj wejść, za dużo argumentów. dlatego marker M1 jest flaga Przesuwamy żeby było bardziej widoczne tutaj M2 No i M1 2, i na wyjście ku 2. O! Działa, będzie działać. Dobrze. Potem nam musi zadziałać nasze, nasz czujnik B3. Jak nam B3 zadziała, to tu widzimy 1 sobie nawet przybliżę co tutaj jest za, to jest za magia T1, aha mamy jakiś czas dwie sekundy ok, czyli po dwóch sekundach zróbmy tak tak dwie sekundy ustawmy to sobie tam gdzieś przesunę na dół tutaj sobie dam T0 no i uruchomię wyjście numer 3 czyli to tak akurat naświetlanie yy, tylko on ma tu rozwierać po 2 sekundach yy, czyli on by tu musiał być off delay Mhm. Mm Zaraz sobie sprawdzimy, czy to działa. To jest tak, tutaj działa nam cykl wysuwania, wsuwania. No ja akurat dwóch na raz przycisku nie będę klikał. Zliczamy sobie. Zliczyliśmy. Tutaj cykle akurat czemu to tu nie działa? A działa, ok, dobra, rozłączyło go, ok, zliczyliśmy tamto sobie cykle. Tutaj nasz silnik działa, bo tu ten warunek jest oczywiście spełniony. Jest te B, B3 na, w pozycji tutaj wsunięte, ok, przejeżdża. B4 działa, nagle przestaje nam działać B. Yy, czy B2 nam zadziała? Ej, można go prze, przemieniać. No widzę, no, to działa naprzemiennie, okej. Okay. Zadziała na nasze B3. Mm. Właśnie jeszcze kwestia tego, to jest akcja numer 3 czy akcja numer 4? Z tym Q1. Nie, Q2 tutaj działa. Okej, okay. Q2 działa. Q2 działa, bo M2 działa bo C0 działa C0 działa to, to przychodzi ok C0 zwiera C1 rozwiera no i tutaj na przykład nie wiem przestaje nam działać B2 nam działa to nam przestaje jechać silnik Dziwne to jest, no ale tak to wygląda. No, przestaje jechać, ten zadziała. To teraz muszę zobaczyć, czy to jest wszystko dobrze podłączone. No tak mówię, tu i3. Normal open. Sygnalizuje obecność elementu na taśmie. Nie rozumiem jednego, czemu jak on nie działa? Znaczy, jak elementu nie ma, to nie jedzie. A tam było, jak element jest, to jedzie. Ten blok dla mnie jest niezrozumiały. Ewentualnie tu jest błąd, bo ten program jest błędny. Więc tutaj trzeba było to naprawić. To tak nie powinno działać, że... Mamy element. Jest wykonany cykl parę razy, ale on nie jedzie. No dobra, ale jesteśmy tutaj w kroku czwartym. Mm, to jest ten czas. No uruchamia nam się ten czujnik. Y oczywiście widzę, że... Y A, czasu nie ustawiliśmy. Dwie sekundy. No, a dopiero po kliknięciu. tu musimy zmienić na znowu na inny blok. A no, by był ja potrzebuje on czy off. Off. Pojawia się sygnał. W dwóch sekundach. On go wyłącza. Faktycznie, jak to jest E18, znaczy jak E19 jest E18, to, to tu są błędy w tym programie, bo to widać. OK, tu widzimy po dwóch sekundach zgaśnie, więc tu problemu nie ma, ten krok działa. Tu, oczywiście, jest wyłączenie, czyli puszczenie przycisku, albo włączenie przycisku drugiego. Tu jest to zrozumiałe. No i krok piąty, czyli działające q albo działa q0. Przechodzimy na zasadzie, że czasówka zadziałała. OK, czasówka zadziałała. Działa ten, działa q1. OK. No tu się zapętla, śmiesznie. My pętlę z silnika. To nie wróży nic dobrego. Ale dobrze, tu jest rozłączenie na zasadzie P4. To tak, dajmy sobie na piątą czasówkę. Która ma nam uruchamiać coś tutaj. No niczego nie uruchomi, bo ona potem nam gaśnie. Więc najlepszym tutaj yy, podtrzymaniem będzie po prostu RS. Nic innego nie zrobimy. RS. Mm, RS będzie podłączony pod SF tutaj. Kolejnie podłączamy przycisk. Wycisk drugi, potem podłączamy na break'u B4 Kurczę, nie tu, B4 I znowu marker M3, którego podepniemy tam. Gdy to jeszcze przesunę niżej. Tu sobie marker podepniemy pod te wyjście. No, już jest to naprawdę dziwny program. Ale wszystko zgodnie z tym grafsetem. Tak akurat to się nie martwić nie musicie. Tak jak i5 zadziała. I05. To mamy resetowany nasz... Resetuje nam się nasza... Yy, tutaj. Masz licznik. Ja to przesunę. Ok, Czyli tutaj jak zadziała nam... Jeszcze jeden wyżej, to resetujemy licznik. no i Q3 zadziała, czyli jeszcze raz i podłączamy pod Q4, no i to by było tutaj na tyle przejście z powrotem to widzimy, albo jest na zasadzie, że włączamy i0, albo znaczy tutaj yy, i02 się włączy yy, a tutaj to będzie działać albo nie działać mm, no a i01 czyli ten nasz przycisk może się rozewrzeć no nie ma takiego trybu jak start stop Chociaż powinno być ten tryb początkowy jako stop czyli domyślnie się resetuje no i jest, tu się, tu się cały czas resetuje to jak na przykład nie będzie, nie będzie tutaj włączony układ jak układ minie to też się będzie resetować jak wyłączymy w każdym możliwym momencie układ to też się zresetuje no ja tutaj więcej Wam bym nie pomógł no naprawdę mam mało czasu jeśli chodzi o, o, ten, o ten egzamin postarałem się coś zrobić tym bardziej, że no, po, po, robiłem to, co ogarniam więc y, pokazałem mniej więcej na co zwrócić uwagę y, jakby to było 19, to bym to zrobił lepiej może może mi się uda przez weekend jeszcze 19 machnąć ale to zależy, czy chcecie czy nie chcecie a ta seria naprawdę jest taka taka jaka jest, więc proszę nie bić, że tak powiem. Postaramy się zrobić w przyszłości lepsze. Tutaj będę na Wasze sugestie stuprocentowo otwarty co do tej serii, bo może ktoś na mm, lepiej to ogarnia i bym tutaj powiedział, gdzie zrobiłem błędy i żebyście wy też poczytali komentarze, bo to też jest ważne, że jak ktoś zwraca uwagę na moje błędy albo coś tłumaczy dodatkowo, to jest to w komentarzach, żeby potem nie było, że takich rzeczy tutaj nie, się nie zamiesza. Ja niczego nie usuwam, więc nawet jak będzie hejt, to będziecie mogli go poczytać i sami ocenicie, czy to jest... W dobrym kierunku to idzie, czy złym. Dobra. Ja już nie będę Wam więcej tutaj truł słowami, jak to wyglądało, bo sami widzieliście. Życzę Wam powodzenia na egzaminach. No i... Jak zobaczymy, czy coś mi się jeszcze uda dograć, ale liczę na to, że może mi się uda. To wszystko będzie zależało od Waszego zaangażowania i Waszych chęci. Bo tak jak mówię, Wy napędzacie mnie do tego, żeby działać. Zapraszam Was jeszcze do subskrybowania i lajkowania rzeczy na moim kanale. Cześć!